Gdy dzień się nie udał bo tylko straszna nuda Wszystko się nie klei, Nie chce się już nic Gdy znów stres dopada Nie pomaga czekolada Można zrobić coś Oszukać raz los Ale najważniejszy klucz Błogi spokój, relaks na pół Rytmi dobrze to czuć Z nami się już Gdy dzień tak ponury że nie śmieszą żarty psury. Można spojrzeć w gwiazdy, jakie piękne są. Można też pomarzyć na gorącej niby plażę lub z gwiazdek przy muzyce swej. Ale najważniejszy jest miód, Błogi spokój, relaks na pól. Rękę, dobrze to czuć. Na mi tańczy, się już. Ale najważniejszy jest mi raga, dobrze, dobrze, dobrze,